Ida Czaja, kaszubska poetka i recytatorka, nauczycielka, laureatka medalu Stolema, urodziła się w kamienicy szlacheckiej w powiecie kartuskim. W rodzinnym domu mówiła po kaszubsku. Języka uczyła się od ukochanej babci, potem od nauczycieli, którzy przygotowywali ją do konkursów recytatorskich Rodny Młewa. Jako poetka zadebiutowała w 1990 roku w kaszubskim czasopiśmie Tat Cię zna. Pierwszy własny tomik wierszy Moim Młylką Je Kam” wydała w 1994 roku. Na język kaszubski przełożyła między innymi dramat Williama Szekspira, Romeo i Julia oraz wiersze Bolesława Leśmiana w Malenowim Chruscewim i Webruny Balladę. Autorka tomików Przechlastły idylia kropla krewi, dergnieni i cierny klyt. Poetka w swojej poezji porusza uniwersalne problemy życia codziennego. Odwołuje się do swoich wspomnień, biblii, mitologii, legend czy starych wierzeń. Nawiązuje do kultury i historii Kaszub, także tej najdawniejszej. Jej wiersze charakteryzuje emocjonalny język bogaty w metafory. Z łatwością wykorzystuje potencjał języka kaszubskiego, potrafiąc w oszczędnej formie przekazać najgłębsze treści oraz wzbudzić u czytelnika bogactwo skojarzeń.